w połączeniu. Następnie dodam tutaj łańcuchy, zawiśnie. To, to też będą łańcuchy i podświetlane te kuleczki. Stos książek z jednej i z drugiej strony. I tutaj. Anioła szukę. Ten. Nie ma się zodiaku. Mój jest ten aniołek. Zrobiłam go dla wnuczki, bo jadę za granicę i właśnie wezmę, bo już pokazałam, to mówię, wow, babciu, ty taka zdolna, no mówię, tak doszło. Ale to ze względu, że to robiliśmy, to całkiem fajnie poszło nam. Mm, moja praca tak, bardzo mi się... Tutaj najlepiej było mi na warsztatach, bo wtedy mogłam zająć się tylko y, sobą. Ale ta lalka z świeczkami może chodzić w nocy. Taka troszeczkę może inna. I jeszcze moja praca jest z tym. No jeszcze y, jest mam taką szkatułkę, którą ukryję skarby swoje. I, y, y, albo, albo czyje, nie wiem, zobaczymy. Na razie jest pusta, ale myślę, że tutaj ja wiem, że to tortu. Naprawdę tak wygląda kawałek e, <trym> Praca, nie jest, <cztery> praca no. jest, powiem tak, bardzo twórcza. Ja lubię wyzwania. Może nie, nie, nie zawsze nie wszystko nie będę robić, ale lubię wszystkiego uczyć się. się. No, ja tak bardzo mi się podoba. Samo tworzenie bardzo mi się podoba. O, mój to taki aniołek, według mego wzrostu. Nie robiłam większego, bo ale bardziej sięgnęła. Ale bardzo ładnie. Ja akurat aniołka nie robiłam, odmiennie zrobiłam ten obrazek taki z kwiatami, ponieważ kwiaty, miało być takie zdjęcie moje stare, ale nie znalazłam, bo fakcie jak już to było robione, to znalazłam, Także w przyszłości to zrobię. Nie, nie, nie, bo cud to ładne. Takie coś innego, no.